Witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że najbliższe pół godziny pozwoli Państwu zrozumieć lepiej istotę zaburzeń lękowych i zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. To, co chciałam Państwu najpierw powiedzieć, to chciałam Państwu powiedzieć o tym, że istnieją różne teorie, co jest przyczyną zaburzeń lękowych bądź zaburzeń odżywiania. Ale generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się w tej chwili, że najbardziej um, tak odpowiada na to pytanie, co jest powodem różnych, w ogóle różnych zaburzeń psychicznych u dzieci, to jest tak zwana teoria biospołeczna. Co ona oznacza? Oznacza to, że istnieje pewne uwarunkowanie biologiczne, które predysponuje dzieci i młodzież do tego, żeby pewne zaburzenia się rozwinęły, bądź... Nie. I teraz, e, może mieć podłoże genetyczne, proszę Państwa. E, pojedyncze badania bliźniąt wykazały, e, że e, zaburzenia psychiczne mogą mieć e, podłoże e, genetyczne. Jeżeli, co Państwo też dowiedzie się na kolejnych wykładach, e, jeżeli jedno z rodziców e, choruje, e, to wzrasta również ryzyko zachorowania e, dzieci. I proszę Państwa, to uwarunkowanie biologiczne może też się wiązać z pewną predyspozycją biologiczną danego dziecka. Po prostu niektóre dzieci rodzą się bardziej nieśmiałe. Inne bardziej odważne, niektóre bardziej lękowe, inne mniej. A to zależy też od rodzaju temperamentu, z jakim dziecko przychodzi na świat. I w tym momencie mm, to jest ten jeden aspekt. Natomiast jest też drugi aspekt, bo jest to teoria bio-społeczna. Więc jest też ten aspekt społeczny. To znaczy, że e, istnieje uwarunkowanie takie społeczne, kulturowe występowania pewnych zaburzeń. E, częściej zaburzenia lękowe występują w tych rodzinach, w których e, więcej osób miało podobne zaburzenia. E, bardzo często wiąże się to też z tak zwanym e, unieważniającym środowiskiem społecznym. Co to znaczy? U, unieważniające środowisko społeczne to będzie takie, w której nie będzie uznawać potrzeb dziecka będzie je unieważniać. Mówiliśmy, mówiłam już o tym na, na moim poprzednim wykładzie, że w tym mieście się też to y, zaburzenie, to też mieści się to nieuznawanie uczuć dziecka. A kiedy dziecko mówi, że się czegoś boi, my mu mówimy, że ono nie, ma, nie powinno się bać. Kiedy, mówimy, że, kiedy mówi, że coś je boli, to mówimy, że właściwie to nie powinno, bo to nie było nic strasznego. No to jest właśnie ten proces unieważniania. Unieważniania uczuć, ale też do pewnego stopnia też unieważniania potrzeb. E, mamusiu, chciałbym z tobą teraz porozmawiać. E, tatusiu, chciałbym się teraz do ciebie przytulić. Teraz nie, bo nie mam czasu. I wtedy ta potrzeba dziecka jest jakoś unieważniana. I e, kiedy dziecko przeżywa brak poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i brak ciepła albo wręcz odwrotnie, jakieś poczucie nadopiekuńczości, to wówczas będziemy mówić o tym unieważniającym środowisku e, społecznym. I to e, właściwie dotyczy wielu zaburzeń, nie tylko zaburzeń lękowych czy, zaburzenia, czy zaburzeń odżywiania. E, w pierwszej kolejności e, Chciałabym Państwu powiedzieć o zaburzeniach lękowych, ponieważ one są a, dość rozpowszechnione a, wśród, a, w ogóle wśród całej populacji, wśród całego społeczeństwa. A, na przykład a, lęk uogólniony, czyli takie zamartwianie się, dotyczy aż 3% całego społeczeństwa. A, Fobia społeczna, która bardzo często dotyka dzieci e, i młodzież, e, szczególnie teraz po okresie pandemii, e, mniej więcej szacuje się na 13,5% występowania w populacji dzieci i młodzieży. Proszę Państwa, to jest bardzo dużo. To znaczy, że na, sto, na setkę dzieci, prawie 14 z nich będzie cierpiało na przykład na fobię społeczną. E, to, co jest ważne, to umiejętność rozróżnienia, kiedy mamy do czynienia ze stanem naturalnym, a kiedy mamy do czynienia ze stanem patologicznym, który już wymaga jakiegoś leczenia. E, proszę Państwa, strach, lęk, bo wbrew pozorom są to dwa różne pojęcia, są zjawiskami e, w, właściwie e, bardzo ważnymi, potrzebują proszę Państwa, istnieć jako takie, ponieważ strach sygnalizuje nam jakieś zbliżające się niebezpieczeństwo, a lęk jest pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym. Czym one się różnią od siebie? Strach i lęk. To ważne rozróżnienie. Dlatego, że strach pojawia się wtedy, kiedy źródło zagrożenia jest konkretne. Na przykład boję się egzaminu albo boję się sprawdzianu albo boję się konfrontacji e, z nauczycielem, bo nie odrobiłem pracy domowej. W związku z tym e, on będzie ograniczony w czasie i przestrzeni, czyli jak minie ten moment, to i strach mi minie. A kiedy już minie ten egzamin, to strach zmaleje. Są bardzo jasne czynniki wyzwalające strach, czyli właśnie egzamin, trudna rozmowa, e, dziecko coś zrobiło. Nie wiem, stłukło, ulubiony wazonik mamy. Jest sporadyczny, to znaczy on nie występuje ciągle. On się pojawia, kiedy się pojawia właśnie jasny czynnik, który go wyzwala. On stawia e, człowieka, dziecko w tym wypadku, w stan pewnego pogotowia. i reaguje z poziomu biologicznego. Są określone struktury w mózgu, które reagują na pojawiające się faktyczne niebezpieczeństwo. I właśnie te reakcje pojawiają się wtedy, kiedy coś się takiego dzieje. Czyli na przykład, jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie w postaci bardzo szczekającego psa, no to serce zacznie szybciej bić. Szybciej będzie krew krążyć, organizm będzie się przygotowywał albo do walki z tym psem, albo do ucieczki przed nim. I to jest zupełnie naturalne. Natomiast przy lęku trudno jest dostrzec, dostrzec wyraźną przyczynę tego lęku. Nie możemy powiedzieć, że jest jakieś wydarzenie, które go rozpoczęło. On e, bardzo często wymyka się spod kontroli. My nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, nad lękiem. Bo strach możemy sobie wytłumaczyć. Natomiast nad lękiem nie jesteśmy w stanie tak zapanować. I on jest taki nieostry w czasie. W sensie nie ma wyraźnej kumulacji tego lęku tuż przed wydarzeniem, które nam e, jakoś będzie, e, które się jakoś ma wydarzyć, które wzbudza w nas lęk. Tylko on trwa. Nie ma takich ewidentnych granic. On się właściwie nie kończy. Um prowadza organizm w stan wzmożonej czu czujności. Nie ma takiego jasnego przygotowania się organizmu do walki albo do ucieczki, takiego spięcia, tylko y jest taki stan wzmożonej czujności. Ciągle czujemy napięcie, a czasem możemy odczuwać mdłości, czasem możemy odczuwać jakieś e, sygnały takie dostawać z ciała, na przykład trudności z oddychaniem, które pojawiają się właściwie niezależnie od sytuacji, która e, się w danym momencie dzieje. E, zagrożenie w tym e, wypadku jest odległe i takie właściwie nieokreślone. Trochę nie umiemy powiedzieć, e, czego się boimy, a tym samym e, lęk ma taki nie do końca zracjonalizowany charakter. Nie możemy dokładnie powiedzieć, kiedy coś e, nas przestraszyło, jak minął ten sygnał stresowy, to już przestaliśmy się bać. I e, to jest właśnie to, co rozróżnia też stan e, fizjologiczny, taki typowy dla nas, e, który jest tam potrzebny, od takiego lęku patologicznego. I... E, zdrowo jest się bać, proszę państwa. I czasem zdrowo jest odczuwać lęk. I zdrowo jest, żeby nasze dzieci to odczuwały. Bo wtedy będzie tak, że mm, to będzie je na przykład hamowało przed zrobieniem czegoś, czego nie powinny. Lęk przed karą będzie prowokował do tego, żeby nie zachowywać się w sposób, który by kogoś sprowokował do ukarania. Na przykład, nie będę kradł albo nie będę nikogo bił. Tutaj to zagrożenie jest odległe w czasie, ono jest nieostre, bo ta kara jest tak, albo się pojawi, albo nie, nie jest to takie jasno sprecyzowane, ale to jest dobry lęk, bo on nas przed czymś chroni. Chroni nas na przykład przed robieniem tego, czego nie powinniśmy. A Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten lęk zaczyna e, żyć własnym życiem. Kiedy on zaczyna być e, czynnikiem, który uniemożliwia nam w jakiś sposób funkcjonowanie. I kiedy mówimy o lęku, to mówimy o tak naprawdę o całej rzeszy e, różnych zaburzeń w obszarze tego lęku. Jednym z nich, tak jak już Państwu mówiłam, to jest na przykład e, fobia społeczna. Występująca prawie u 14%, 14 populacji. E, są to różnego rodzaju fobie specyficzne. E, ktoś się boi pająków, ktoś inny boi się e, wysokości, ktoś inny boi się otwartych przestrzeni. To są tak zwane fobie specyficzne. Oprócz tego możemy mówić też o zaburzeniach lękowych z napadami paniki. Być może się Państwo z tym spotkali, że e, ktoś przeżywa atak paniki. On jest bardzo zbliżony w takich odczuciach do zawału serca. Bardzo często towarzyszy mu takie poczucie, że e, dzieje się coś bardzo złego fizycznego. No, bo tak się jakby mocno czuje. E, I proszę Państwa, e, Dodatkowo możemy mówić o lęku tak zwanym uogólnionym. To jest tak zwany lęk wolnopłynący. Kiedy właściwie przedmiotem tego strachu, tego lęku jest sam lęk przed lękiem. Takie zamartwianie się. Mówimy też o, jeżeli chodzi o lęk, mówimy też o zaburzeniach stresowych, pourazowych, tak zwanym syndromie PTSD które może się pojawić na skutek jakiegoś wydarzenia, bardzo traumatycznego wydarzenia i wówczas jakby przekłada się na szereg reakcji lękowych. Ale też w obrębie lęku mieszczą się tak zwane zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. To, są taki, to jest taki rodzaj zaburzeń, kiedy jest jakiś przymus wykonywania jakiejś czynności, na przykład mycia rąk, zamykania drzwi, wielokrotnego sprawdzania, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Albo też może mieć charakter takich bardzo obsesyjnych myśli na jakiś temat. I to wszystko, no mówimy właściwie o lęku. Dotyczący jakby te wszystkie elementy zawierają e, w sobie e, jakby ten opis zaburzenia lękowego. I teraz jak rozróżnić to, co jest patologiczne od tego, co jest zdrowe? E, okazuje się, że obawy osób i myśli związane z lękiem u osób, które m, nie mają zaburzenia lękowego, jak i u tych, które je mają zdiagnozowane, są dokładnie takie same. Znaczy, obie te grupy myślą bardzo podobnie. Natomiast e, osoby z zaburzeniem lękowym e, oceniają e, te myśli jako znacznie trudniejsze do opanowania i mniej podatne na zmiany. I to jest właściwie to, co e, różni to zdrowe zamartwianie się od tego zamartwiania się e, patologicznego. E, kiedy nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Strach i lęk bywa zdrowy, nie wtedy, kiedy dezorganizuje nam życie i kiedy nigdy się nie kończy, kiedy cały czas jest czymś uaktywniany. E... Rozróżniamy tak naprawdę dwa typy takiego zamartwiania się, które też dotyczy e, dzieci. E, to jest takie zamartwianie się pierwszego typu. To jest wtedy, kiedy tematem są codzienne zdarzenia, na przykład szkoła, E, na przykład e, relacje z rówieśnikami e, albo doznania somatyczne, na przykład to, że e, co tydzień boli mnie brzuch albo często boli mnie głowa i e, zamartwianie drugiego typu, które jest e, na temat martwienia się, czyli boję się tego, że się martwię. I teraz, proszę Państwa, e, Przekonania na temat tego zamartwiania, to jest bardzo ważne, żeby je zidentyfikować u osoby, która się boi, u dziecka, które się boi, czy u młodego człowieka. E, jego, warto jest zidentyfikować jego przekonania na temat lęku, na temat tego, czego się boi. E, bo przekonania na temat tego martwienia się i e, obaw mogą być negatywne, czyli... Młody człowiek prezentuje taką e, postawę, że nie dam rady tego opanować. Mogę od tego zwariować, czyli że skutki tego martwienia się są dla niego, czy lęku są dla niego negatywne, ale mogą być też przekonania pozytywne. Czyli na przykład dzięki temu, że się martwię, e, czy dzięki temu, że się boję, mogę sobie lepiej poradzić. E, gdy się martwię, jestem zawsze przygotowany, na przykład Ponieważ bardzo się boję wszystkich klasówek, to bardzo dobrze się do nich przygotowuję. Zaczynam się przygotowywać już pięć dni wcześniej, i e, żeby nie e, dostać złej oceny. To wtedy przekonania na temat tego lęku będą pozytywne. Nie? Pozytywne w sensie takiego rozumienia y, dla danej osoby, że ona mi czemuś, to czemuś służy. E, co po podtrzymuje lęk? E, bo kiedy zidentyfikujemy, pierwsze zidentyfikujemy, jakie są przekonania na temat tego lęku, to możemy też zobaczyć, co u dziecka, czy co u młodego człowieka podtrzymuje ten lęk. Co sprawia, że to zaburzenie się rozwija. I są takie dwie reakcje, o których myślimy i mówimy, kiedy a myślimy o e, podtrzymywaniu lęku. Pierwsze to jest unikanie. Wydaje się dosyć naturalne, żebyśmy unikali tego, czego się boimy. No bo wtedy nie dochodzi do tego lęku. Tylko nie zawsze jest to możliwe. I wtedy ta reakcja unikania, ona będzie tylko ten lęk potęgować. Proszę sobie wyobrazić, że wasze dziecko mówi boję się klasówki z fizyki. W związku z tym nie idzie na fizykę, kiedy jest klasówka. Czy jego lęk maleje? Otóż nie. Jego lęk rośnie. Dlatego, że już nie tylko trzeba będzie się zbierzyć z tym, żeby tą klasówkę jeszcze raz napisać, ale też z niezadowoleniem, może rodziców, może nauczycielki w szkole. Ten lęk będzie jeszcze większy. No więc prawdopodobnie znowu będzie prowadził do reakcji unikania. Czyli na kolejną też nie pójdę. Albo spróbuję się jakoś wytłumaczyć. W związku z tym nakręca się tak zwane koło objawów, ponieważ pojawia się kolejny lęk który znowu sprawi, że będziecie, będzie się dziecko jeszcze bardziej bało. Także odwlekanie w czasie, w tym wypadku, to unikanie tylko powodowało coraz większy lęk i coraz większe jego rozprzestrzenianie się już nie tylko na samą klasówkę z fizyki, ale też kwestie relacji, a jak ja się wytłumaczę kolegom, dlaczego nie przyszedłem, a co ja powiem rodzicom, dlaczego nie chcę iść. Mam nadzieję, że widzicie Państwo, że to już nie jest wtedy to, że dotyczy to tylko tej klasówki. Drugą taką e, reakcją podtrzymującą, proszę Państwa, jest poszukiwanie otuchy. Wyobrażam sobie, co e, Państwo pomyśleli teraz, że co w tym złego, że szukamy otuchy. Proszę Państwa, nic złego, ale często efektem tego poszukiwania otuchy jest powiedzenie, okej, okay, w porządku, a to jak nie czujesz się na siłach, a to może zostań w domu, potem coś wymyślimy. Tak? I że to podtrzymywanie otuchy e, bardziej jest nastawione e, w przypadku e, dziecka czy młodego człowieka nie na to, żeby uzyskać wsparcie, tylko żeby usłyszeć, że wszystko jest okej. Okay. Więc e, tym samym może stać się źródłem większej niepewności. Bo często zamiast otrzymać tą otuchę i wsparcie, my dajemy albo potwierdzenie, tej słabości, na przykład, no wiem, że się boisz, fizyka nigdy ci dobrze nie szła. To wtedy trochę odbieramy tej pewności siebie, wręcz pokazujemy, ok, no to jest okej, okay, tak, że się boisz, bo jesteś coraz bardziej, e, bo jesteś słaby z fizyki, więc to naturalne. Albo gdybyś się więcej uczył, to teraz byś się nie bał. Więc często to poszukiwanie otuchy nie jest sposobem na to, żeby ją faktycznie dostać, tylko właśnie, żeby ten lęk został pogłębiony. Bardzo często też dziecko, które się zwraca po tą otuchę, dostaje takie sprzeczne informacje. Z jednej strony mówi mu się, nie musisz się niczego bać, na pewno sobie poradzisz, ale jak chcesz to zostań w domu. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby... Ta, to poszukiwanie otuchy nie stało się takim początkiem, no znowu tego pojawiającego się koła objawów, tego napędzającego się koła objawów. E, w jaki sposób możemy e, pracować z lękiem w relacji rodzic-dziecko? Pierwszym krokiem jest to, o czym mówiłam na moim poprzednim wykładzie. Pierwszym krokiem jest uznanie uczuć, proszę Państwa. To bardzo ważne, żeby pokazać, że to jest w porządku, że można się bać. Natomiast bardzo ważny jest też taki element psychoedukacyjny, żeby pokazać, że lęk jest czymś naturalnym, że on nas przed czymś chroni, ale też, że właśnie potrafi stać się takim samonapędzającym się mechanizmem. Bardzo dobrym pytaniem, które rodzic czy opiekun może zadać, jest zapytanie, Okej, okay, co najgorszego może się stać? To jest bardzo terapeutyczne pytanie, chętnie zadawane też przez terapeutów. Co najgorszego może się stać? Często nasze lęki, one nie są bardzo racjonalne. Często wyolbrzymiamy powody, czy te y, y, y, konsekwencje, które mogą się wydarzyć. Jeżeli dziecko mówi, boję się, że dostanę y, jedynkę z fizyki. Okej, okay, co najgorszego może się stać, kiedy dostaniesz jedynkę z fizyki? No, będę miał gorszą ocenę. Okej. Okay. I co w związku z tym? Że ta ocena w danym roku będzie trochę gorsza. Czy to jest rzeczywiście tak, że jest to bardzo duży problem, dlatego bardzo terapeutycznym pytaniem, które może stosować każdy rodzic, każdy opiekun dziecka, jest zapytanie Okej, okay, widzę, że się boisz, to naturalne, że się boisz. Powiedz mi, co najgorszego może się stać? Dodatkowo to, co rodzice mogą zrobić, jest poszukiwanie sposobów na rozwiązanie, e, na jakby radzenie sobie. Czyli, ok, co możemy zrobić w tej sytuacji? Jeżeli dziś nie pójdziesz na sprawdzian z fizyki, to w takim razie, jaki masz pomysł na rozwiązanie tego w kolejnym tygodniu, bo w kolejnym tygodniu trzeba będzie ten sprawdzian jednak napisać. I można poszukać z dzieckiem wspólnie Takiego sposobu na, na rozwiązanie tego problemu, które da dziecku poczucie bezpieczeństwa. No i teraz pozostaje pytanie, kiedy po pomoc do specjalisty? Są trzy rodzaje specjalistów, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta. Każdy z nich ma inną funkcję. Każdy z nich a, ma inną rolę do wykonania. Jeżeli jest to wyłącznie lęk, z którym my sami nie jesteśmy w stanie dziecku pomóc, to często wystarczy zwykła konsultacja psychologiczna. A, takie wsparcie dziecka. Jeżeli lęk zaczyna przybierać rozmiary, które uniemożliwiają funkcjonowanie, Wówczas konieczna jest a, wizyta u lekarza specjalisty, w tym wypadku lekarza psychiatry, który będzie też w stanie farmakologicznie pomóc dziecku. I wtedy często jako elementem dodatkowym, wspierającym, uzupełniającym a, farmakoterapię, jeżeli jest konieczna, a nawet jeżeli nie jest konieczna, to wtedy jest psychoterapia, która też jest formą leczenia. Leczenia wówczas, kiedy już zaczyna się pojawiać zaburzenie a, które uniemożliwia funkcjonowanie dziecku. Miałam dzisiaj jeszcze też mówić o zaburzeniach odżywiania. Tutaj jest jeszcze jeden komponent, e, o którym warto powiedzieć, mianowicie e, tu jest nie tylko e, środowisko społeczne, ale też pewne środowisko kulturowe. Zaburzenia odżywiania pojawiły się, proszę państwa, stosunkowo e, niedawno. E, Początkowo dotyczyły średniowiecza, ale rozwinęły się tak naprawdę w ubiegłym wieku, kiedy e, pojawiła się taka kultura e, szczupłego ciała. a Więc tutaj dochodzi jeszcze taki element kulturowy. I proszę Państwa, to co jest bardzo ważne i istotne. Zaburzenie odżywiania to jest jednostka chorobowa. I kwalifikuje dziecko do leczenia. A leczenie powinno obejmować leczenie psychiatryczne i psychoterapię. Pomoc i wsparcie psychologiczne przy zaburzeniach odżywiania, proszę Państwa, często są niewystarczające. To, co jest bardzo istotne, to to, że zaburzenia odżywiania to choroba śmiertelna. Nie ma takich badań w Polsce, w każdym razie nie udało mi się do nich dotrzeć, natomiast są robione w Stanach Zjednoczonych, były robione takie badania i okazuje się, proszę Państwa, że wśród młodzieży zaburzenia odżywiania to jest e, druga pod względem liczebności, przyczyna zgonów wśród młodych ludzi. Ponieważ... Nie tylko śmierć następuje w wyniku wyniszczenia, ale też w wyniku samobójstwa. Dlatego jeżeli zaobserwujecie Państwo u swoich dzieci zaburzenia odżywiania, to konieczna jest interwencja lekarza, specjalisty, który ustali plan leczenia. Zaburzenia odżywiania, proszę Państwa, przywykło się uważać, że one dotyczą wyłącznie dziewcząt. Nie jest to prawda. W tej chwili obserwuje się coraz wyższy odsetek chłopców chorujących na różne rodzaje zaburzeń odżywiania. I proszę państwa, zaburzenia odżywiania, one mają swój początek w życiu e, nastolatka. Natomiast często dotyczą też ludzi dorosłych, o czym warto jest pamiętać. I zaburzenia odżywiania to jest nie tylko wtedy, kiedy dziecko przestaje jeść. Wtedy mówimy o anoreksji. Ale też wtedy, kiedy je nadmiernie, kiedy wymiotuje po jedzeniu, żeby nie przytyć, wtedy mamy do czynienia z bulimią, ale też, proszę Państwa, jest coś takiego, co nazywa się ortoreksją. To jest w ostatnich czasach obserwowane zaburzenie odżywiania, które polega na niezwykłej dbałości o zdrowe żywienie. Takiej właśnie aż do przesady. Um. To jest na przykład bigoreksja, która polega na nadmiernych ćwiczeniach fizycznych. Powyżej jednej godziny, nawet dziennie, więc jest to często siedem razy w tygodniu. Młodzież potrafi w ten sposób e, dążyć do tej idealnej figury. Tylko, że wszelka nadmiarowość jest wskazaniem do tego, żeby e, zobaczyć czy wszystko z dzieckiem jest e, proszę państwa w porządku na co powinniście państwo zwrócić uwagę jeżeli chodzi o e, zaburzenia odżywiania przede wszystkim to jest tak zwana gotowość anorektyczna e, przejawia się między innymi w tym że dziecko e, ma nierealistyczną zaniżoną samoocenę ma nieadekwatną skłonność do zaniżania własnej atrakcyjności. Ma w ogóle tendencję do przeceniania atrakcyjności. Czyli uważa na przykład, że tylko osoby bardzo atrakcyjne mają szansę na sukces w życiu. Mm. Młodzież z taką gotowością anorektyczną będzie miała też skłonność do nastrojów smutku i przygnębienia, związanego na przykład z wyglądem. Skłonność do perfekcjonizmu. E, taką cechą charakterystyczną dla zaburzeń odżywiania jest proszę Państwa też znaczna potrzeba kontroli i zaburzenia odżywiania mogą też być efektem tego, że dziecko nie ma kontroli nad niczym e, poza swoim ciałem. Czyli jeżeli nie może wybierać, co będzie robić, co będzie m, ubierać, e, gdzieś taka jest duża potrzeba kontroli ze strony rodziców, to może się to przekształcić w taką potrzebę kontroli u dziecka w tym obszarze, w którym ono ma możliwość kontroli. Na no, nad czym ma kontrolę? Nad tym, czy je, czy nie. E, Taką, e, takim czynnikiem predysponującym do powstawania zaburzeń odżywiania będzie też nadmierna koncentracja na wyglądzie, porównywanie się do ideału lansowanego przez media i e, nieprawidłowy stosunek do jedzenia. Co Państwa powinno zaniepokoić w taki sposób, że powinniście Państwo natychmiast udać się e, do lekarza? Zmniejszenie masy ciała. Jeżeli dziecko ma BMI równe lub mniejsze niż 18,5, to jest wskazanie do odwiedzenia lekarza psychiatrycznego dokonania e, diagnozy, czy nie mamy do czynienia z zaburzeniami odżywiania. E, Proszę Państwa, y, oczywiście najpierw należy sprawdzić inne przyczyny medyczne, zaburzenia w pracy tarczycy, tak, jakieś choroby genetyczne. Choroba nowotworowa też powoduje utratę masy ciała. Ale proszę Państwa, bardzo Państwa uczulam, żeby patrzeć na swoje dzieci, interesować się tym, co robią, a interesować się tym, jak patrzą na świat. I jeżeli będziecie mieli podejrzenie zapuszenia odżywiania, skorzystać z diagnozy. Dziękuję bardzo.